Hej, jest mniej więcej 10 minut po godzinie, 15.00, jest 10 grudnia, czas dj ekstra i jest z nami zaproszony na dzisiaj gość Grzegorz Skóra. Dzień dobry, państwo. Niesamowicie miło mi cię widzieć. Mi również miło, dziękuję za zaproszenie. No i cóż, klimaty, w rozmowie klimaty słowiańskie poruszymy, zgadza się? No, dobra, nie ma sprawy, czyli, no to pytaj właśnie, A... pytaj dobrodzieju, <grymny> <grymny> muszę pierwszą tremę zwalczyć, także. No tak, A, damy radę. Jak się zaczęło u Ciebie tam zainteresowanie? No jakby nie było klimatami klimaty, etnicznymi klimatami nas, Pola, klimaty, Polaków też. Tak, dokładnie. Klimaty słowiańskie czy sławiańskie. Ja ogólnie miałem takie przykre zdarzenie, teraz to mówię na no to błogosławieństwo, to było święto zmarłych w 99. I miałem pęknięcie krwiaka, taki urósł mi taki twór na głowie. 5 na 6 cm, 3,5 grubości. No i się już nie mieścił i wybrał sobie taką datę. I później, no, od razu bym chciał przeskoczyć na to słowiańskie, bo to było niezłe przeżycie, że tak powiem musiałem wrócić po pierwsze do zdrowia, oparłem się Skrócę to to na, na, inny, jakby na inne spotkanie zostawię możesz skracać, no. możesz też w pełnej wersji to już Aha. bo byłem w ogóle poza ciałem, poza tą tym naszym jakby wymiarem poza naszą, no z drugiej strony jak to mówią ludzie I, i tam widziałem swoją przeszłość i przyszłość tam dowiedziałem się, że nie umarłem tam widziałem swoją, swoje inne życie I, i tam zdecydowałem, że wrócę i no, jak wróciłem to to moje ciało było takie troszkę poranione z niedowładem lewostronnym, bo to z prawej poszło na krzyż, na lewą, na lewą stronę ciała, więc nie rokowałem zupełnie. 1%, że przeżyję operację. Czyli zdarzenie, o którym mówimy, spowodował właśnie no, ten guz. Tak. I no, kiepsko było, bo dawali 3%, że przeżyję noc, a w ogóle nie było wiadomo, kim, czym ja będę w ogóle, czy ja będę pamiętał, czy ja będę mógł mówić. No i jeśli... Zareklamuję taki film, bo bardzo mi to teraz, już w tym czasie, muszę wspomnieć tytuł, to jest K-Pax. Taki... E, znam z nazwy, ale nie miałem jeszcze okazji widzieć. Bohater tego filmu jest z innej planety i, i on na Ziemi po prostu nic, niczego nie zna. I ja w takim stanie wróciłem też właśnie, nie wiedziałem kto stoi nade mną, nad łóżkiem. Nie wiedziałem po pierwsze, kim jestem, gdzie jestem. Taki restart. Wróciłem z czystym, twardym dyskiem. tak? Formatowanie. <śpiewanie> Przełóżmy <Trzeba już śpiewanie> to może na techniczny język, będzie łatwiej o tym mówić. Formatowanie i <śpiewanie> całkowite wyczyszczenie dysku i powrót. I wszystkiego się uczyłem od nowa. Mówić, czytać, pisać, liczyć. i chodzić no też i, i ćwiczenia fizyczne i, i wszystkie ćwiczenia jakby, bo musiałem jeszcze na krzyżówkach wracałem do wysławiania się no a teraz piszę teksty mam swoją stronę o. Tak, mi, tak mi się to zapoczku, zapoczątkowało że i poznałem na tej drodze wiedzę. Ona się w naszym kraju, w Polsce nazywa Wielka Tradycja Północy. To jest starosłowiańska wiedza. Można mhm. też powiedzieć, że starosłowiańska tradycja północy. Bo z rosyjskiego to jest siwierna ja tradycja. I więc słowo ja po, po rosyjsku paruski znaczy coś jak bardzo dawne, coś bardzo wielkie. W sensie takim nie centymetrów, czy metrów, tylko chodzi o o coś niebywałego, tak? No i zostało to przetłumaczone jako wielka tradycja północy. Jest to, chciałbym tu podkreślić dla wszystkich, którzy się interesują słowiaństwem, czy też sławiaństwem, nie będziemy teraz dowagować czy a, czy o, yy, że słowiańskie drzewo i korzenie. I to jest jeden z korzeni wiedzy, wielka tradycja północy. Jeden z wielu korzeni słowiańskiego drzewa. Więc w tym rzecz, że to jest wiedza tylko i wyłącznie do uzdrawiania, czy też no, leczenia nie mogę powiedzieć, ale przywracania harmonii i energetyki i fizycznej części ciała, i bo to trzeba też mieć na uwadze od razu, że jest kilka... Spraw nie tylko fizyczne ciało. No i jest to wiedza w głównej, w 90% bym powiedział, bo ja ją tak odkryłem, do uzdrawiania siebie i innych. I tak to nastąpiło, że akurat ze, z różnych sposobów, bo ja różnych rzeczy się chwytałem, prawda? Nie zrezygnowałem z, z medycyny akademickiej, tak zwanej. Oni, oni mi, lekarze mi uratowali życie, okej. Okay. Ta technika XXI wieku, choć i w piramidach są czaszki potrepanacji, więc to jest dawna technika. No i oni mi uratowali życie, owszem, ale później poszedłem w medycynę niekonwencjonalną i zobaczyłem właśnie, że z tej niekonwencjonalnej, właśnie te słowiańskie metody, Chodzi o energię, chodzi o łączność z żywiołami, typu żywioł wody, powietrza, tak? I są właśnie tego typu prowadzone medytacje, krok po kroczku, w tak zwanym menu. Jeżeli mogę to zapytam, <śmiech> bo <śmiech> każdy inaczej to interpretuje, każdy, który, no, któremu miało było dane wrócić co ty, czy pamiętasz mnie, co ty widziałaś, czy widziałaś jakieś święte postaci może? No właśnie. Nie było tunelu i na końcu światła. Tego nie było? Nie, nie było faceta z brodą, z całym szacunkiem. Nie było nic, co usłyszeć mi było dane do tego 99 roku, do końca XX wieku. Nie było nic z żadnej religii, z żadnej wiedzy o świętych nic takiego nie było. Byłem ja i było odczucie. Nie było obrazów, nie było dźwięków. Nie było tych pięciu, e, pięć mamy fizycznych zmysłów, tak? E, mamy no tak, tak? No to nie było tych pięciu zmysłów. Mm. Jakbyś mnie zapytał, czy ja czułem, czy słyszałem, czy widziałem, czułem w sensie zapachu, to mógłbym powiedzieć, żebym to zamknął, te wszystkie trzy odczucia i bym powiedział, że ja wiedziałem. Nie widziałem, tylko wiedziałem. Od tego, od wewnątrz czułem się jakby, że jestem indywidualną jednostką żyjącą, to już później, jak przeszedłem tam parę rzeczy, zaraz tu wrócimy do tego. Byłem jednostką indywidualnie czującą i w jedności ze wszystkimi. Też było to odczucie, to, to polskie powiedzenie, wszystko jedno, to nasze, znaczy, Wszystko w jednym, jedno. ja byłem tym jednym we wszystkim i wszystko było jednym we mnie. O, tak, tak to można nazwać, tak to można ładnie ubrać w słowy ciężko przekazać, więc będę się starał. Już troszkę przez 20 lat już troszkę nauczyłem się mówić. Na przekleństwach w sumie mi wróciło. Pierwsze słowa to były jak przekląłem, i wtedy lekarze powiedzieli, że rokuję, oh. że nie będzie tak źle. Po prostu było milion słów, a ja nie mogłem ich wydeklamować. Wiesz i cisnęły się gdzieś tam od wewnątrz, od ośrodka mojego w środku i, i parły na podniebienie, parły na struny, ale to było bardzo dziwne. Później jak zacząłem już chyba te połączenia neuronowe i to wszystko mi się na nowo stworzyło, bo to powstaje non stop. Ja z tą wiedzą wróciłem stamtąd, nie, że my się cały czas odbudowujemy, że ta chwila teraz na antenie Radia Praga, już ileś tysięcy czy milionów dokładnie nie brnę w ten temat, tylko ileś tysięcy czy milionów komórek nam się już stworzyło nowych. I teraz co je robi, że one się tworzą takie same, jak są nowe to powinny być nowe, to powinniśmy być cały czas zdrowi, cały czas tak jak sobie stworzymy siebie wyobraźni, to powinniśmy mieć takie kontury, tak? Ciała fizyczne. Więc... No, dobra, zapytaj no. mnie, bo zabrnąłem gdzieś za daleko. No a tak się nie dzieje, chorujemy. No tak. Jakoś ten fizyczny kontur tutaj nam szwankuje. No tak. Te laleczki w Rosji fajnie pokazują. Już Pomijając wszelkie tam inne sposoby, czy hinduskie, czy słowiańskie, czy medycyny chińskiej, jakby upadłe już teraz, czy też inne zaraz, to pomijając to wszystko, to mamy w sobie to, tak jak wcześniej tu gościła u Ciebie, Wioletta i mówiła, mamy w sobie moc, no to ta moc właśnie pozwoliła mi wrócić. Już od... Zostawiam te wszystkie dewagacje i tylko po prostu ja, ja sam chciałem wracać stamtąd. A pomijając to, że tam było tak cudownie, że to wszystkie uczucia, które znamy, tych fajnych rzeczy, typu miłość, to bezwarunkowa, czysta, tak? czy uniesienie, czy jakakolwiek przyjemność ciała, to jest wszystko emocja, którą znamy, to tam, jakbyśmy to w jedno spakowali i przemnożyli razy miliard, to takie ogarnia nas uczucie. Tam nie ma ani strachu, ani niepokoju. Mało tego, ja je mogę tu przywołać to uczucie. Wow. Niesamowite. I... Jak troszkę byśmy się... Tylko, że tu, to jest tak, że musimy to zrobić w ciszy chyba. <grybujesz> to poczekamy, aż włączysz jakąś muzykę. Dobra. I później wejdziemy znowu na antenę, już dostrojeni do tej przestrzeni. Dobrze, to może usłyszymy sobie.